Te się zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, mówi do świętego Tomasza i do każdego z nas zmartwychwstały Chrystus. Wiara jest nośnikiem błogosławieństwa. Przez cały tydzień Tomasz chodził smutny, roztrzęsiony, a być może nawet zrozpaczony. Nie doświadczył spotkania ze zmartwychwstałem, dlatego trudno było mu uwierzyć. Nie wierzył nawet opowiadaniom kobiet, które widziały go żywego, ani pozostałych uczniów pańskich, którzy potwierdzali własnym świadectwem autentyczność zmartwychwstania. Wiara wlewa w serce człowieka nową nadzieję. Kiedy Tomasz spotyka Jezusa, z radością wykrzykuje – Pan mój i Bóg mój, wiara daje radość pomimo trudności. Przygnębiony, rozczarowany i zrozpaczony Tomasz w jednej chwili staje się pogodny, rozradowany i pełen entuzjazmu. A przecież nic wielkiego się nie wydarzyło. Jezus zmartwychwstał nie na Jego oczach i nie w dniu dzisiejszym, ale tydzień temu i to bez świadków. Dziś wreszcie ta informacja, ta dobra nowina, dotarła do uszu i serca Tomasza. Przyjęcie faktu zmartwychwstania Chrystusa za prawdziwe nie zawsze dokonuje się tak spektakularnie. W większości przypadków to zwyczajne, racjonalne przyjęcie świadectwa drugiej osoby. Czasami jest to doświadczenie duchowe, które dokonuje się podczas modlitwy. Czy miały miejsce w moim życiu takie doświadczenia, które umacniały moją wiarę i przekonanie w prawdziwość orędzia, które głosi Kościół katolicki. Jaki wpływ na moje życie ma katolicka wiara? Czy odczuwam dumę i radość z faktu, że jestem uczniem Chrystusa, zmartwychwstałego Pana?